Wśród nocnej ciszy Głos się rozchodzi Staćcie pasterze Bóg się wam rodzi Przemprędzej się wyjdzie Przywitać Pana, przywitać Pana, poszli staleć dzieciątko w z wszystkimi statki Tak, a witając zawołasz, z wielkiej radości, z wielkiej radości. A witaj z palcem, z dawna żądanym. Doroscy czekali a tyś tej nocy nam się objawi nam się objawi i czekali na Ciebie Pana a skoro przyjdziesz na Wierząc, żeś jest pod posłową, Chleba i wina. Chleba i wina. ja nią brzmią pod niebiosem. Śniewamy z wspólny. Wszystko się nie ma nieba, święty, święty Panu śmiewa, Bogu naszemu, Bogu naszemu.